Nie ma widzowie, dzisiaj gram w mapę Unfair, ale to nie jest zwykła mapa Unfair. Na chwilę zwiększę render z bo mam nie wiem czemu. Mały, so, nie wiem. Bumper. Sugar, czyli nie oferę cukier mniej więcej by się e, tłumaczyło. Guzik. To t, ja, ja widzę ten guzik, ale tu... Barrel. Normalnie są skrzynki, ale na mapach się nie otwiera. A że ten guzik jest ukryty, to ja go kliknę. Co, coś zrobię? A może tutaj w labie coś jest? Nie ma... Um. Lawa, lawa, lawa... Lawa, zwykła lawa. To zrobiłem niechcący, misklik ale dobra. No! Ty, bężka! To co ja na to mogę to Na co to mogę dać? Parkour! No! O, zrobiłem to. O, tu, tu mogę kliknąć! Aaa! Nic nie wyszło, ale dobra. To zgaduję, żeby nie iść aż tak daleko. W ogóle dzisiaj, w moim bloku, zwalił mi prąd, więc odcinek chciałam nagrywać wcześniej, ale się nie udało. O! Co? Okej, okay, zgaduję, że na no tego słaba nie powinienem chodzić. To może to wokół Schowano. Ja, jak na notę to ja jestem spokojny, więc jak chcecie yy, usłyszeć darci mordy, to nie u wie mnie. No, Czemu ja muszę być tak słaby w parkura? Nie, dalej nie, nie. Może coś tu będzie, Marko. Tu nic nie ma. NOL! Aha, aha, aha. Ech. Jak je tego wcześniej zauważyłem? blok Mamy takiego Block Lockera? Ja na no to nie będę wchodzić, to jest zbyt podejrzane. Ja... Przecież ja tu mogłem od początku wejść, zamiast kombinować na tego slab'a. Ej, ale ciekawe, po, po co mi się później przyda ten blok locker. a widziałem, że się przesunie. To też się przesunie, tylko w którą stronę. A, dobra, przesunęło A, nie, nie, nie. U, u, u, u. Wiedziałem, że tu kowadło spadnie. Wiedziałem, wiedziałem. To było zbyt podejrzane, że jest tutaj tak. Opłaca mi się tam schodzić? A bo, bo, Może poczukam coś więcej tutaj. Lawa, lawa. No nie. Minecraft white y tool. Minecraft white y, y tool Minecraft white y tool. Minecraft white y tool Chodzi. nie lezno. Tam jest mało. No, no. To jest zbyt podejrzana. Ej, a to można w ogóle zrobić? licznik śmierci, bo... On, yy, bo ja byłam na tej mapie i... klikałam tą skrzynkę, klikałam ten guzik. byłem na tej chwili mapie... ej, oddaj to. Ale to tylko, żeby zobaczyć jak wygląda takie wejście, żeby się przygotować. No... Wyrzy, ma w nie ma. Bierzemy ten guzik. Tutaj nas pokojnie guzik bo boku jest blisko wy i. Wyrzujem, wpadłem do lawy. A idź pan. proszę. Da, daj mi przejść wkrótce. To jak 10 razy coś mi się udało, to później nagle nie. Nie udaje mi się. Kiedy wiem, co dalej zrobić? Jest. Mogę dalej przejść, tylko żeby tutaj go nie zwalicie Nie nienawidzę parkura. Lol. Nie I zonka w ścianę? Ja nie będę się denerwować. Unfair Maps to... Do... Jeje, dość, że to nie jest Unfair... Cześć. Rany tam na to. Ono dopiero było. Aaaa... Dziękuję, rano, na każdym kroku wręcz. No ale trudno. Czasami tak się dzieje. Dobra, muzik. Teraz przeskocz, ale nie nie wwal się do lawy. Wy nie słyszycie albo słyszycie nie wiem, tego dźwięku, ale u mnie jest taki benulujący. Nie wiem, czy będzie słychać ten dźwięk, bo nie wiem. Nagrywam na OBS Studio, więc pierwszy raz no, nagrywam, więc ej. Bo wy tego nie widzicie, ale czasami mi tak nie chcący druchnąłem, chciałem iść do przodu. Och no, you girl gave, gave me the poison lollipop. Lol! Ja znam na Ja wiem, że to był fake. Czemu, czemu? nie mogłem wyjść? Mam pomóc jeszcze jeden na to, ale... Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie... O, ja nie! Nie, po prostu nie! Słuchaj, już też szykuję jakieś tam mapy, ale nie będę mówił, mnie jakieś... To tajemnica państwowa. Uff! <śmany> Lubię! Jednak darcie trochę będzie, bo to jest denerwująco. 36 śmierci. No przepięknie! Nie, nie, nie, nie, nie palcie, nie pal się. Nie, pal się ty. No. Co za strike. Dlatego, też wyrzuciłem takiego tamtego lollipopa. Bo mam tak głup... Ej! I... Chyba, nie. Chyba będzie druga część z tego. a Mapsu... Mup Mapsugar... E, część... E, druga... się szykuje już wkrótce w kinach. A w ogóle zapomniałem powiedzieć, jak, jak, jak chcecie, żeby, żebym grał więcej w takie mapy, nie chcę, to zostawcie suba i lajka, like, możecie napisać też komentarz, unfair, unfair, unfair, dokładnie się mówi, już, dobra.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 Wiedział. Raz już była lazać, tak się nie klika, podejrzane drzewo. To było niechcące. Nie idę tam. zalazam Nie, nie, nie, nie, nie. nie. Ży. Pastos to wy trochę ten dostał. Jeszcze ja Dobra, nie chcę mi się. Chcę. I piecyk. Ale. Drabinka. Ten guzik jest zbyt sas. On jest zbyt sas. Ale ja zgaduję, że to jest specjalnie. Są <Shiva> <Some>, karpety. Są karpety. mnie karpety. O, tak zobaczymy. Cholony? Ej, ale ja... Ja, ja bym, bym Anty-Rex no, nie iść, dlatego. Niebieskie. Pochodnie zawsze coś oznaczają. Tam też była taka rec. Ja to widzę, to jest... to, to zbyt widać. To był tylko zwykły roku nope. No, dawaj! O, ty gnojarzu, żuku gnojarzu. Most. O, mosty w Minecraft'cie nie działają. A na pewno nie w mapach on tutaj może... już tu, tu, tu, tu, tu będzie. Ej, czekaj, czemu... Może, że ja... O Jezu! Dawaj, dawaj... Finish the map. Zbyt to jest sas. Grałem już chyba w trzy mapy Anfery i wiem, że nigdy ten guzik nie oznacza finish the map. Eee.. Yy, w ogóle... Ja tam to widzę, ja to widzę. Dobra, idziemy tam. O, o ty genoju! Dobra, skończyliśmy to. Jak tu pisze subskrybuj mój channel i kończymy na razie.